Witam, mam problem z uzyskaniem zdolności do pracy do wysokości 3 metrów ze względu na negatywny wynik badania stereometrycznego mojego widzenia. Wiem, że identyczny problem był przez pana doktora poruszany kilka lat temu. Czy aktualne przepisy nadal dopuszczają osoby bez widzenia stereoskopowego do pracy poniżej 3 metrów? Nie powyżej 3 metrów, tylko poniżej 3 metrów. I moja porada prosta, jeżeli problem jest tylko z widzeniem stereoskopowym, to warto, abyś się odwołał do kolejnej instancji, jaką jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Natomiast nie przesądzam, jaki będzie wynik. Pacjenci z reguły pomniejszają swoje problemy zdrowotne. Być może lekarz tam wykrył jeszcze coś innego. Być może są jakieś problemy z polem widzenia, także trudno mi powiedzieć, czy to tylko chodzi o to co pacjent powiedział. Natomiast również nie znam do końca narażeń na tym stanowisku, a przede wszystkim nie badałem tego pacjenta. Tylko lekarz, który badał ma jakieś całościowe holistyczne podejście do tej sprawy. Natomiast badanie odwoławcze nic nie kosztuje i powinno wyjaśnić po czyjej stronie jest racja, jak to badanie według Ciebie nie wyjaśni, to jeszcze możesz odwoływać się do Instytutu Medycyny Pracy. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak chcesz więcej takich filmików, zasubskrybuj mój kanał YouTube. Będziesz wtedy pierwszym widzem moich produkcji. Natomiast, jeżeli chcesz inny filmik z tego tematu obejrzyj, klikając w ten prostokącik.